W dzisiejszym odcinku pokażę nowy model Yamachy, to jest Yamaha MT-09, bardzo dobrze przyjęty motocykl, bardzo dobrze opisywany przez prasę, dostarczający dużo wrażeń. Yamaha wiąże z nim spore, spore nadzieje, spektakularne wejście na rynek, ładne prezentacje, dużo szumu. E, powiem tylko tyle, warto. Pierwsi użytkownicy, pierwsi testerzy mówią, że e, motocykl jak najbardziej jest zgodny z tymi opiniami dziennikarzy i pierwszych testerów. E, mam na imię Paweł, na co dzień pracuję we wrocławskim salonie Yamahy, tutaj możecie mnie znaleźć. Ale nie ja jestem tutaj elementem prezentacji, a motocykl. Słuchajcie, to jest Yamaha MT-09. W stylu dzisiaj modnym, naked, taki miejski fighter. Oczywiście turystyczny też, pod jednym warunkiem, że założymy mu jakąś owiewkę, która nas ochroni od wiatru. Co ciekawego w tym motocyklu? To odległość od kierownicy do siedziska jest stosunkowo mała. Co to powoduje? Że czujemy się na nim jak na supermoto. Daje nam to wrażenie lepszej kontroli sprzętu. Następnym ważnym elementem to jest masa motocykla. Masa motocykla gotowego do jazdy wynosząca 194 kg za BSM. Słuchajcie, to naprawdę jest mało, bo zwróćcie uwagę, większość danych technicznych motocykli innych na rynku jest prezentowanych w stanie suchym. Więc dla porównania powiem Wam, że motocykl egzaminacyjny waży więcej o 10 kg od tego sprzętu. Więc jest to różnica spora, bo tam mamy do czynienia z mniejszą pojemnością, z mniejszymi osiągami. To, co ten motocykl posiada, to zupełnie nowy piec Yamachy. Trzycylindrową jednostkę, tak, Yamaha wróciła do trójek, kiedyś już produkowała. Cały czas produkuje skutery śnieżne oraz pojazdy inne rekreacyjne z silnikami trzycylindrowymi, więc nie jest to taka nowość dla Yamachy. I to, co dla Was będzie najistotniejsze, to pokażę Wam kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze sprzętu. To jest tak. Nowe felgi, dziewięcioramienne. E, słuchajcie, bardzo dobre opony w serii. Wahacz odlewany ciśnieniowo-aluminiowy. E, wahacz zamontowany na zewnątrz ramy, nie w środku. Powoduje to, że motocykl jest węższy w siodle, przez to osoby niższe mają wrażenie, że siedzą na motocyklu niższym. Po prostu sięgają nogami do asfaltu. Kute podnóżki, kute sety, to jest w standardzie takim jak w motocyklach droższych. Rama aluminiowa to też jest domena raczej droższych rozwiązań. Zawieszenie przednie upside down regulowane. Hamulce potężne, czterotłoczkowe z każdej strony, dwie tarcze. Oczywiście tylny hamulec. Wersja z ABS-em. Czujnik z tyłu czujnik z przodu świadczą o tym i to co zmieniono to nowy zupełnie wyświetlacz pokazujący wiele informacji. O tym będzie za moment, a jeszcze zasługuje na uwagę w tym motocyklu rozwiązanie, które ma go Yamaha wprowadza w tej chwili taką filozofię crossplane. O co chodzi? Piec jest zrobiony w takiej technologii, żeby oddawał jak najwięcej momentu obrotowego liniowo w całym zakresie obrotów. I oczywiście dane techniczne tutaj w tym motocyklu, bo nie robią szału, natomiast jazda już robi wrażenie na ludziach. Wynika z tego, że 80% momentu obrotowego w tym sprzęcie pojawia się już przy 4000 obrotów. Moment obrotowy zresztą w tej klasie jest jeden z najwyższych, a silnik trzycylindrowy, nie dwu, nie jedno, nie cztero zapewnia, że ten moment obrotowy jest mocny i szybko przyrasta. To znaczy od 4000 mamy w zasadzie już banan na na twarzy motocykl się odpycha i klienci mówią, że naprawdę się odpycha, czyli że jest powiedzmy w trybie sportowym stosunkowo agresywny i tu ciekawostka, posiada tryb turystyczny, gdzie motocykl jest wtedy łagodny jak baranek.